Uh, so, you may say some, uh, some words and then I'll go ahead and we pour uh, and put some water or okay, it yeah. in the bottle. Yeah. yeah, what do you say? Should we put some water and just leave it in the bottle? Uh, whatever you want. Whatever you want. want? You put yeah, in okay, perfect. <laughs> perfect. <Done>. Nice job. I'd <laughs> okay, like you to say a few words. And... Yeah. He said that uh, If you want so you to say a couple words things. and then they'll ask you a question. Just play for me a, a nie wiem, czy ja muszę yes. tłumaczyć, bo kuleczny. Yeah. Yes. No, no, no, no, może. No, no. Yes, um, I just want to say um what an honor it is to be here in Milan. Ja, ch chcę powiedzieć, dla mnie jest to wielki zaszczyt, że mogę być w Milanie. I have been hearing so much about this region, o tym regionie, America, and how vibrant it is, uh, from the infrastructure Jak? to the plane industry. This is, I know. Oops, Aha, czyli no to co ja mam mówić do? Mam mówić, tak? No to mówię. Okay. Can gdzie? I again? Yeah, no just last question. Okay, last, um, last, last, last, last, yes. last question. Um, uh, Just to say that um, even from all the way in America, we've heard so much about how special this region is. That's yeah. what I said, so, także w Ameryce słyszałam, jak jak ten region jest specjalny tutaj, wyjątkowy. And the major contributions especially in aviation. I jakie, jakie tu są główne, główne, działy przemysłu, tak jak lotnictwo tutaj się rozwija. I some of the greatest uh, aviation experts, not just for Poland, but for the że macie tu najlepszych ekspertów lotnictwa, nie tylko w Polsce, ale też i na świecie. And uh, for me it's such an honor to be greeted. I dla mnie jest wielkim zaszczytem, że jestem tu przyjmowana przez starostę dla mnie jest to bardzo specjalna i osobista, osobiście jestem zaangażowana w osobista wizyta. Jak wiecie, był w powstaniu warszawskim od 1944 roku. Kiedy, kiedy, no kiedy tutaj uczestniczył w powstaniu. I wróciliśmy razem z nim, przyjechałem do Polski 65 lat później. I Pamiętam, in Pamiętam jego łzy w jego oczach, kiedy zobaczył Polskę po takim czasie. Said, uh, I powiedział tak, że Polska była warta, żeby za nią walczyć. Był zaskoczony, jak się rozwinęło, jak przemysł się rozwinął i, i widziałem uśmiech w jego oczach. Także dla mnie jest to wielkim jeszcze raz honorem, zaszczytem, że jestem w centrum tutaj takiego przemysłowego regionu Polski z takimi przywódcami wielkimi jak Pan, tak? I dlatego jest to taka dla mnie specjalna, osobista wizyta. Ja to za słowo, że Starosta zaprosił Panią Ritę na kolejną wizytę i myślę, że ta współpraca między Powiatem Wieleckim, a Stanami Zjednoczymi poszerzy się i myślę, że do dojdzie do tej współpracy z Powiat Happy regularly that is pretty much. He said about that. He invited you again to visit um, uh, our city and he he's hoping that that uh you're gonna develop the um, partnership and uh, you're gonna find a sister city in the US. Yeah tell him I will absolutely do that. Pomoże w tym powiedziałem, na pewno w tym pomogę. pomogam. Absolutely. It was really magnificent to take a look at some of jak oglądaliśmy te zdjęcia tych produktów, które bo Czesiu pokazywał w samochodzie, jak jechaliśmy. To take a, to, które to, które to take a look at the industry and uh, like, realizing that the innovation like the Wright brothers, mm -hmm. you know, it was founded in, in, you had also there was some aircrafts I saw St. Like Louis że panu Tomaczkowi się to kojarzyło z, z duchem St. Louis, miasta amerykańskiego. amerykańskim. Charles Lindbergh flew around the world. Okay, he flew from the United States here. The the power of that, that innovation and creativity is something incredibly precious. Yes. Bezcenny jest ta kreatywność, innowacyjność, innowacyjność. To jest to, co właśnie go, panu Tomaczka, co go Tutaj ujęłam. What's really amazing too is that my uncle was an Air Force pilot. To mm -hmm. jest naprawdę ciekawe tutaj mój wujek był pilotem uh, wojskowym. And he flew these Jolly Greens all during Vietnam. Aircraft which are in very, very critical to capture and help our warfighters that were injured in battle. I on latał w Wietnamie. To było bardzo, bardzo uh, trudne. Trzeba było uważać, żeby nie zostać złapanym. I w mm -hmm. no, walce um, to było takie, no, traumatyczne przeżycie. He helped design the refueling the air system for the mm -hmm. uh, On pomógł zaprojektować system um, tankowania w powietrzu dla helikopterów, Jego wujek. So it's, it's great to know that this area here is helping those lives of people, Polish army. Americans jest dla, dla niego dlatego on to tak docenia, że jest w tym regionie, cieszy się, że jest w tym regionie, gdzie tutaj właśnie e, są ludzie, tacy, którzy rozwijają te technologie, Polacy, Amerykanie. And the innovations that are created here will touch lives far beyond this, room, far beyond this, area, far beyond this country. I że te innowacje, ta technologia tutaj wychodzą daleko poza ten region, daleko poza e, kraj and touching lives that are very precious to all of us, who love freedom and love our families and those who are working tirelessly to protect those freedoms that we love. Poland is that country. America too. Together they are a vibrant spirit. Yes. And <coughs> Polska strzeże i pielęgnuje, y, on jest that we że walczymy that że were fighting, that we were fighting, we were we were fighting, that we were that we were fighting, fighting, that we were fighting, that the highlight if you will of to highlight the us polish relationship this is the perfect place to be able to show how important that relationship truly is and i think with the new president that we had to will get even stronger dlatego właśnie żeby dokończyć tą myśl pana Tomaszka pani Wita mówi, że dla niej właśnie jest to widzi, że ten region mógłby właśnie bardzo fajnie żeby połączyć tę amerykańsko polską współpracę i ona nowemu prezydentowi też może taką rzecz zasugerować Uh, czy, oh, yeah, czy w takim razie rzeczywiście widzi Pani realne szanse na współpracę, jeszcze większą współpracę między Polską a uh, Stanami Zjednoczonymi po wyborach nowego komisarza? Uh, po wyborach amerykańskich, Pani tak. mówi, po zaprześnięciu. Tak. Czy widzi Pani naprawdę większą współpracę między Ameryką a Polską? After the, this election, do you see that yes. more chances and yes. more opportunities? Absolutely, yes. Na tak. mm -hmm. And I think because uh, we have now elected. Uh, Uh, someone who really will change the <laughs> kogoś kto naprawdę powinien zmienić ten system zupełnie. Przez ostatni rok spałam codziennie po trzy godziny przez półtorej roku. Obsługuję, obsługiwałam wybory od busy time in America. także od samego początku. I see um, because Donald Trump is a businessman. Wiem, bo znam Donalda Trumpa i wiem, że jest biznesmenem. I have known him about 20 years. Znam go osobiście od 20 lat prywatnie. And his family. Jego rodzina. I think he will be very especially interested in this region because of the ties to aviation industry infrastructure. I wiem, że on będzie szczególnie zainteresowany tym regionem ze względu właśnie na lotnictwo, na infrastrukturę. And I, also know that he has for the I wiem, że ma ogromny szacunek dla Polaków. I, no, uh, sort of father, I ja to też traktuję jako moją osobistą misję ze względu na mojego ojca. Uh, to share the incredible of with as many as I can I have spoken to Donald Trump. I dlatego, moją, jak kontynuując to, to, moją misją jest to, żeby podzielić się z jak największą ilością ludzi e, historią, e, przekazać historię Polski, ich odwagę Polaków, e, ze względu właśnie na mojego ojca. I również rozmawiałem z Donaldem Trumpem wielokrotnie, ja razem żeśmy rozmawiali. O, o tych historiach prywatnie w cztery oczy także on zna to zna to z, z, z moich ust. So, I uważam, yes. że to jest właśnie bardzo fajny czas dla kontaktów polsko-amerykańskich, a szczególnie dlatego tutaj regionu. Mm -hmm. Przeżyliśmy już wielu prezydentów amerykańskich, mm -hmm. mamy kolejne Pewnie wiele zacnych gości było, siedziało jako osoby, której zajęłyby wywiady. Czy zapytała Pani kiedyś tych mądrych głów, czy jest sensa, żeby, skoro Amerykanie tak uwielbiają Polskę, czy, nie mogą, czy musimy dalej jeździć tam da z wizami? Czy Pani ma jakiś pomysł, żeby Trumpowi podpowiedzieć? A ja od ja razu zaraz, zaraz ten to wiem, już ale za odpowiedź, no to dobrze, ale tam <grym> tam tam tam nie, tam nie, tam nie. Ale nie to po ale sklepie, pytam, pytam dlatego, że moja babcia urodziła się w Pensylwanii okay. i ja chciałem pojechać i konsul powiedział, że mam słabe korzenie z Polską. I niestety nie udało mi się. Uh, He is asking ma ty też a słabe kojrzenie z polską dla słober mam korzenie z polską a że boi się że pan nie wródzi nie bądź pan asking that we survive some and the American presidents and, and, and um, if you say that we there is now there is opportunity so do you think that this president may the uh, visas for Polish people because his grandmother uh, uh, was born in Pennsylvania. And oh. last time he was in the consulate in Krakow, he asked for visa, and the consul told him that he's got uh, two week um, um, roots with Poland, and he meant that he's afraid that he's gonna stay in the U.S. Oh, he's yes, not to yes, come yes. back because yes. he wanted to to visit the homeland of uh, of. Uh, His grandmother. Which so, is Pennsylvania. Which is Pennsylvania. So, what do you think? His question was, "Do you think that this president, the next president, mm -hmm. is going to cancel visas for Poland, for Polish people?" No, no, I don't think so. I think, I think he has our impression very much, and I can speak from knowing him for a long time, that um, he has, I think, tremendous respect for people who will come legally to visit. Ma, ma, znam go od dłuższego czasu i znam jego opinię na ten temat. On wie, że on ma duży respekt yeah, dla ludzi, którzy przyjeżdżają legalnie. I think to on e no, uważa, że to powinno coś być z tym zrobione. Wierzy, że on będzie bardziej otwarty w tym temacie. Dla niej to zawsze mm -hmm. było zaskoczenie, myśmy już tu i pierwsza jej wizyta w Polsce i zawsze o tym rozmawiamy. I ona lobbuje też w, w parlamencie na ten temat. Także dla niej to jest, że ona wie, że to trzeba naprawić. And he's Mówi, że wierzy o tym, że zawsze kwestionuje um, takie kraje jak Syria na przykład, ale nigdy nie kwestionował, um, nigdy nie kwestionował takiego kraju jak Polska, żeby otworzyć te bramy immigration Także on um, stawia grubą kreskę jeśli chodzi o imigrantów, o tych, um, nie wie się, refrużys, to jest ci... Um, um, Ucieknie, żeżystych krajów, jak się, jak słowa nie powiem po polsku, nie synchronizuje się, uchodźcy, tak, uchodźcy, uchodźcy. I think he'll take a um, uh, even more clear line uh, to support the countries that are good countries and good actors. Tak, może, może pójść w tą stronę, że właśnie odpuścić yes. takim krajem jak Polska, czyli otworzyć to, złagodzić kosztem tego, że właśnie jest ten kraj bardziej niebezpieczny że będzie tam walka I promise at some point soon we will talk with him about obiecuję że w najbliższym czasie na pewno o tym z nim porozmawiam And maybe he maybe does not maybe not even aware he may or may not be aware of this issue Right. because when I brought I mentioned it to others in congress and they were not aware Eee mówi że Część ludzi także nie wie, czy on dokładnie zna na ten problem, właśnie wizowy, bo ona jak wcześniej w, w, w kongresie rozmawiała z wieloma ludźmi, to oni byli świadomi. Obiecuję, że będę właśnie głosem w tej sprawie. Tylko będę mieć okazję, żeby otworzyć drzwi. Polsce, szerzej, tak? We will definitely be a loud voice in this administration. Yes, yeah, yeah. yeah. Pewno, Don, Donald surrounds himself with only the very, very best at every turn, and a lot of this area. Donald Trump ob, ob, otacza się tylko najlepszymi ludźmi. And people who appreciate allies and patriotism. I ludzie którzy doceniają no. sojusze i patriotyzm. Yes. And his family. The leaders militarily so and so they understand the defined strength and resonance of Poland. I jego rodzina też docenia um, um, ten opór i to, co, znaczy ten nasz patriotyzm i siłę polski. For instance, General Flyn, who's been working very close with Donald when when are our on force national security advisor right now yeah is yeah, yeah. the last uh, few hours okay. general yes. finn is the national security advisor currently with donald now just can i don't please use jemuvano oficjalnie będzie nominowany czy donalda doradca do spraw bezpieczeństwa hours ago and he understands the defined strength of poland's military and american military he understands that on, on rozumie bardzo dobrze tę kwestię sojuszu tutaj i zbliżenie między Polską a Ameryką w kwestii militarnej, tutaj w kwestii wojskowej. I po, powiązanie to z tak, okay. powiązanie, powiązanie to z tą innowacyjnością tutaj w regionie. Może być to bardzo ważne, dla, no, istotne dla, dla tego kraju i na pewno będzie istotne dla um, przyszłego prezydenta. And, and so I believe that you'll find a uh, next president of our country, Przyszły prezydent na pewno doceni historię i odwagę Polaków. And also who will, uh, the innovation. Ktoś, kto doceni innowacje in i ciężką pracę tutaj lokalnych przywódców. <laughs> I na pewno nie będzie znudzony. Tak? <laughs> <laughs> e, jeszcze mamy jedno ostatnie. Nie wiem, to ostatnie pytanie. Możemy, ja, tak, dobrze, chodzi jeszcze mi o taki jeden wątek mielecki. Do Mielca, do Mielca co jakiś czas przyjeżdża z Ameryki naukowiec, nauczyciel akademicki, który się nazywa David Oust. No i teraz pytanie, czy Państwo znają taką postać, czy, czy, czy słyszeli o niej? Zwłaszcza, że on napisał książkę między innymi o Solidarności o tym, e, jak wyglądał ustrój e, Polski jeszcze za czasów e, komunistycznych, czy, czy znają postać a, taką. American scientist His name is David Oost. Oost. Oost. He's coming very often to the, uh, she's asking if you know him. I've heard tak, ale przede wszystkim o WSK, o WSK Mieleckim, pisał Oczy książki. O, y, nie nie nasz... jest, słyszałem, co pani o, o Mieleckim? WSK. WSK. A, WSK. He was, he, he, a book about um, uh, WSK, which was a company uh, during the communist oh, okay. here. WSK Mielec produkowało... Um, no z, e, tak, lotnictwo, lotnictwo, lotnictwo. tak, There tak, tak. A, Później a, się a, to przemianowało the na PZL. Słyszałam yes, you know? <coughs> yes, yes, yes, to, to nazwisko, yes. obiło mi się o uszy. Absolutnie. Nie, i książki, ale mi się to nazwisko. Dobrze. Czekają na nas, że jeszcze raz bardzo serdecznie się podziękować w imieniu własnym i zarządu, że mogliśmy tak zacne gościć tutaj na naszej pięknej siedmiu Mieleckiej i myślę, że to jak powiedziałem wcześniej, nie po raz pierwszy, nie po raz ostatni, a kolega w będą już dziś serdecznie zapraszam w imieniu własnym. So we are very hard. we have to go to the Danish Company right now, so I want to thank you.